Cześć, z tej strony Michał, jedziemy na Biofach 2020, są to najciekawsze i najważniejsze targi ekologiczne w Europie, będziemy mieć tam po raz trzeci swoje stoisko, pokażę Wam jak wyglądają takie targi od kuchni, pokażę Wam jak się na takie, takie targi przygotować, pochodzimy sobie trochę po targach, sprawdzimy jakie są ciekawe nowości, spotkamy na pewno troszeczkę ciekawych ludzi z branży, porozmawiamy sobie z nimi i zobaczycie co słychać na BioFachu 2020. Oglądajcie dalej. Ważny life hack, żeby wjechać na hale i się rozładować samochodem, czy osobowym, czy dostawczym, trzeba mieć 200 euro tylko w gotówce, inaczej nie wjedziecie na miejsce. Także jeżeli się wybieracie na Biofach, wejście ze sobą 200 euro w gotówce. Godzin rozkładania stoiska za nami. Tak to wygląda jeszcze bez produktów. Tutaj jest packing, z którym jesteśmy, moja macza, a tu macie masło orzechowe giganta i jeszcze gif. Jak przyjeżdżacie na biofag i parkujecie na parkingu, warto zapłacić za bilet od razu po przyjeździe. Na sam koniec dnia są straszne korki i będziecie czekać z pół godziny, także warto to zrobić od razu. To możecie zobaczyć kolejki do kasy, o których mówiłem. Cześć, jest z nami Karol Przybylak, Biokurier. Miło mi, cześć, cześć. Ciężko ogólnie przedstawić Karola. Zazwyczaj, jeżeli kogoś się przedstawia jako ekspert, źle mi się to kojarzy zazwyczaj na wyraz, a jeżeli chodzi o Karola, Karola ciężko powiedzieć inaczej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o znajomość rynku ekologicznego, branży w Polsce, śmiało możemy powiedzieć o tobie jako ekspert. Dziennikarz. Okay. I moim, moim zdaniem jeden, jeden z dziennikarzy aktualnie rzetelnych dziennikarzy, bo Dzień. miałem o przyjemność wywiadu z tobą i powiem ci, jeżeli był ten taki research, twój i rozmowa w porównaniu z innymi wywiadami to była przepaść, także mega, mega szanuję co, to, co robisz i jaką, jaką pracę w to wkładasz. Jesteśmy na biofachu 2020. Jest to prawdopodobnie mój siódmy albo ósmy biofach. Który raz tu jesteś? Mój prawdopodobnie jedenasty albo dwunasty. Wow, kurczę, no, jestem, jestem, jestem pod wrażeniem, chociaż powiem Ci, że rok temu gdzieś tam czytałem na jakiejś grupie takiej ekologicznej, prawdopodobnie polskiej ekologii albo PIRZe i była pani. Która mówiła, że jest 25 raz. Nie Także właśnie. są osoby, które są tu więcej razy Praktycznie radzone. na każdej edycji. Tak, ja sprawdzałem wczoraj taki, robiłem też research przed naszą rozmową. I 30. impreza jest prawdopodobnie w tym roku. Mhm. A powiedz mi, Karol, jak ja, ja pamiętam, że tu przyjechałem chyba półtora roku, byliśmy już firmą ekologiczną, mieliśmy certyfikację na, na przetwórstwo. Już wydawało mi się, że coś wiem na temat rolnictwa ekologicznego, na temat branży. Przyjechałem tutaj i byłem, można powiedzieć, w szoku. Zrobiło na mnie to duże wrażenie, 18 hal mniej więcej i moje ulubione produkty. Ja na przykład jestem fanem serów owczych. Ogólnie w Polsce bo wtedy na przykład ciężko kupić, a tutaj mam halę ekologicznych serów owczych. Mega duży wybór produktów świeżych, właśnie wędlin, serów różnych. I jak, Jakie Ty miałeś w ogóle wrażenie, jak tu przyjechałeś za pierwszym razem 12 lat temu, więc yy, scena ekologiczna w Polsce można powiedzieć, bo, bo powiedzieć to był taki no, nisza to jest teraz, ale wtedy to nisza w nisze i jak się czułeś wtedy? Jak no to tak w ogóle powiem. wyglądało, jak przyjechałeś za pierwszym razem? Jakie wrażenie na Tobie zrobiło? Podobne wrażenie miałem do Twoich, czyli takie nawet można powiedzieć przytłoczenie ogromem tego wyboru, tego, że w danej kategorii produktowej mamy po prostu całą masę marek, gdzie wtedy w Polsce mieliśmy do wyboru jednego producenta w jednej, w jednej kategorii w zasadzie mnóstwo najróżniejszych oliw też wtedy była ta era wchodzenia tych superfoodów więc kolejne biofachy to była też takie jakby odkrywanie jakiegoś kolejnego produktu, którym zaczynał się cały, cały świat gdzieś tam zachwycać, czy, czy go promować, czy tam jak chodziło, nie wiem, quinoa na przykład. To, Właśnie to, pamiętam, to był jeden z moich pierwszych biofachów, gdzie kinoa była takim hitem, potem pamiętam, było chyba rok oleju kokosowego, też było bardzo tak. dużo oleju kokosowego, potem pamiętam, był taki śmialiśmy się z Justyną, rok tuby. Wszystko było w tubach, nowe opakowania weszli wszyscy, uh -huh. wszystko pakowali w tuby. Potem, pamiętam, był rok batonów chyba, kurczę, Energetyczny taki w ogóle batonów. bardzo duży wybór, wszystko fajnie. A potem taka delikatna stabilizacja mi Bo tak jakby też można było obserwować, że dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie już prawie wszystko co może być w tej kategorii bio ciężko, jest. I, znaczy taki typowy surowiec, już ciężko wyciągnąć nowy, jakiś, tak? jakiś nowy. Teraz tak. jest już chyba era produktów przetworzonych i to mnie też bardzo cieszy, że są tu osoby, które wymyślają coś fajnego swojego. Yy, I to jest w sensie nasza rozmowa, taki ten wywiad u Ciebie w Biokurierze, tak? było o tym, że ja yy, uważałem, że jednak może i konwiniens i produkty przetworzone to jest przyszłość, a tutaj to widać, że jest, jest niezliczona możliwość wymyślania tych produktów To jest jakby własnych, do, do tak? takiej kreatywności, faktycznie ten biofach ma ten plus, że można kilka takich, przynajmniej kilka takich ciekawych rzeczy, ciekawych rzeczy podpatrzeć. Też wydaje mi się, że ciekawy jest taki trend na zachodzie Europy widoczny, tej lokalności, że coraz częściej podkreśla się na opakowaniach i w komunikacji pochodzenie europejskich produktów, tych, tych surowców, które powiedzmy gdzieś tam ściągane, które można uprawiać w Europie, ale ściąga się je też gdzieś z innych kontynentów i faktycznie bardzo mocno zwracają uwagę na to, żeby próbować i pozyskiwać lokalnie, to cukier jest właśnie tym chyba ciekawym przyk przykładem dla branży ekologicznej, że yy, cukier z buraka na rynku konwencjonalnym jest oczywistym czymś, a, a w przypadku ekologii jednak... Znaczy, jednak ten kinowy kokosowy, tak? tak, tak, tak. Czy ja słyszałem w ogóle, że Niemcy podobno idą krok dalej, i że są już tacy troszeczkę, niektóre kraje się robią, nawet bym powiedział, może to jest mocne słowo, ale nacjonalistyczne wobec producentów żywności, że nie chcą obcych marek bardzo często. Tak? Trochę to jakby jest to, że, że piękny słyszałem trend nawet, lokalności że... też jest czym, ale może, może się połączyć z czymś brzydkim, okay, czyli taką czyli trochę dyskryminacją. Najpierw chcemy lokalnie, a potem już są tacy ekstremiści bym powiedział. I że w Skandynawii też ciężko jest podobno, że są zamknięci, słyszę niektórzy na obce brandy, tylko właśnie mm. są czegoś lokalnego i w Niemczech i w Skandynawii, nie wiem na ile to jest prawda. ale to jakby to jest ten trend, w którą stronę to idzie. Jakby e, to jest... Ewidentnie on jest, jakby myślę, że jest on pozytywny, jeżeli faktycznie patrzymy na to w kwestii lokalności pojmowanej jakąś hmm. odległością, a niekoniecznie narodowością producenta. Nie? Okay. A w tym, bo ja jeszcze tutaj jestem na, na stoisku cały czas, jakby miałeś okazję już przejść dookoła, zauważyłeś coś, co w 2020 wzbudziło Twoją ciekawość? Coś... Na pewno też widać kwestię opakowań, tak, że, że proekologiczny trend, Pakowaniach. też, nawet to co wy już jakby wprowadziliście, czyli słoiki, co wcale nie było takie oczywiste, wprowadzenie tych słoików, widać, że tego jest coraz więcej, tak? Gdzie kiedyś faktycznie nie było tego w ogóle, raczej słoik był czymś, od czego się odchodziło, to teraz jakby no, jesteście wy, ale jest sporo marek, widzę też zachodnich, które, które w ten sposób próbują, próbują się promować też. Zero Waste jako taki, jako te wszystkie produkty dookoła kuchenne też, też sporo tego typu, tego typu wystawców się gdzieś pojawia, na przykład, e, zobaczyłem już są woskowiki na polskim rynku, czyli te, te alternatywy dla folii spożywczej, a tutaj była po prostu folia foliowa, że tak powiem. To, to, to, Jeżeli można to jestem bardzo ciekawy, bo nie znam produktu. Jest to wjazd. produkt, który jest alternatywą dla folii spożywczej. Żeby pakować kadapki, tak? Czy? Żeby na przykład, jeżeli mam sałatkę i chcę ją sobie schować do lodówki, zazwyczaj ją przykryć, okay, okay. To, to jest produkowane z wosku pszczelego, z oleju i z bawełnianej jakby ścierki, która jest oblana i w ten sposób y, to się dzieje, że ona jest elastyczna i możesz ją dopasować do tej miski, tak docisnąć, tak jak to robisz. Ale już jest folii. dostępne w Polsce, tak? Jest dostępne w Polsce, są polscy producenci i tutaj też są jakby producenci międzynarodowi, ale też jakby znalazłem gdzieś na którymś stoisku coś, co wygląda jak ta tradycyjna folia, którą znamy, ale jest też kompostowalna ta folia, nie? więc tak. jak my mamy nadal produkt jednorazowy, w sensie takim, jak, jak go używamy do tej pory, bo woskowikę powiedzmy musimy przemyć i sobie gdzieś schować i potem użyć jeszcze raz, a po pewnym czasie ona gdzieś już trochę traci te właściwości i ją wyrzucamy okay. na kompost, a tutaj po prostu mamy produkt to, to, taki, który nie różni się z pozoru od tego... Ale to ciekawa zwanego. inspiracja, ja lubię czasem sobie coś zamarynować, wsadzam właśnie na noc do lodówki, czy jakieś warzywa, czy mięso i też czymś muszę przykryć. Czasem no robię to talerzem, ale, ale może rzeczywiście być ten Jest woskownik. Jeszcze, ok, to, sprawdzę. Woskowijkę, tak? To... każe mniej więcej, znaczy nie nie, nie, nie porównywał z folią, ale mniej więcej jak są One są sprzedawane w zestawach, ale jedna sztuka gdzieś kosztuje kilkanaście złotych mniej więcej. I tak z mojego przynajmniej używania wydaje mi się, że gdzieś. Ja się miałeś około... do czynienia takie tak, testy tak, domowe. Tak, tak? tak. Okay. około 4 miesięcy, 5 miesięcy spokojnie można to używać i jakby ma te właściwości, nadaje się, nadaje się do Okay. taką ciekawostką jest to, że przy okazji gdzieś tam producenci robią jak jakieś atrakcyjne wzory tego tak, najróżniejszego. Okej, okay, okay. to... czyli to, czy jakby jak, można tak jakaś taka ściereczka wyglądać kuchenna na przykład, tak? Dokładnie tak, okay. czy tam powiesz możesz sobie nawet swoje jakieś logotyp na przykład na To, to na jest kupać, tak szan, tak, fajna to, szansa, fajna szansa dla kuchenę, a jeżeli znasz rynek polski, znasz już biofach od lat 12, to jeszcze czego nam brakuje? Jakby jaka jest taka różnica, kurczę, na polskim rynku? Czym się różni polski rynek od rynków zachodnich w twojej ocenie, tak? Bo ciężko znaleźć kogoś, kto ma jakby no większe doświadczenie w tych wyłapach, bo masz dostęp do różnych polskich producentów, prowadzisz biokuriera, jest też gazeta biokurier, tak? To jest miesięcznik, kwartalnik, czy? Ukazują się pięć razy w roku. Jest to dwumiesięcznik, któremu brakuje jednego <śmiech> <dnia>. <śmiech> okay, <śmiech> okay. taka, taka jest formuła. Dostępnie jesteśmy w sklepach z żywnością ekologiczną, można też bezpośrednio zamawiać. U nas po pewnym czasie też udostępniamy numer po prostu online. Do, Czyli bardzo do często, do jeżeli jest jakaś nowość, to często trafia producent na przykład ktoś, tak. kto chce zaistnieć w Polsce do Ciebie. I Powiedz mi właśnie, jakby, czego nam brakuje w Polsce? Jakby, jak, czego, jakby, jaką Ty lukę widzisz, w, którą można by zagospodarować w, w polskiej ekologii. Wydaje mi się, że tą ofertę na polskim rynku produktów też mamy już całkiem, całkiem szeroką, jeżeli chodzi o polskich dostawców. Jesteśmy w stanie, myślę, w oparciu o polskie marki zbudować ciekawą ofertę. Być może trochę brakuje jeszcze takiej różnorodności, że żebyśmy mieli faktycznie w kategoriach więcej tych marek do wyboru. W niektórych kategoriach jest faktycznie ciągle tak, że mamy jedną, dwie marki i to, to może jest jakąś taką barierą. Ale na pewno już minął czas, że, że jakby... To, co było widoczne kilka, tam powiedzmy te 10 lat temu na bfa że my odstawaliśmy pod względem opakowań, też pod względem takie jakby otoczki, otoczki produktowej. Myślę, że w obecnej chwili wielu już polskich producentów nie ma tutaj powodów do żadnych kompleksów. Jesteśmy w stanie śmiało konkurować z tymi zachodnimi rynkami i jakby przeszkody, które, które nie pozwalają nam tam wejść, nie mają źródła w jakości produktu czy, czy w jakości marketingu, a bardziej po prostu, no właśnie to, o to, o czym mówiliśmy, o trochę w tym blokowaniu rynków, czy powiedzmy w jakiejś specyfice, że, że ciężko na te rynki wejść. Przestajemy być takim tylko postrzeganym krajem jako taki dostawca surowców. Bo było, była taka sytuacja, że byliśmy dostawcą surowców do produktów, które w formie przetworzonej wracały do nas z powrotem na Tak, rynku. Tak, tak, tak. I mąki były z polskiego tak. ziarna, tak, i kasze bardzo często. Aronia też jest takim no, towarem Dokładnie. chyba. To, to, to, ciągle, to ciągle jest, ale wydaje mi się, że, że zmierza to ku temu, że, że, że będzie, to, będzie takiego zjawiska mniej. Znaczy, znaczy ja mam też takie wrażenie, ale to jest prawdopodobnie jeszcze kwestia tego, że skali i niszy mi brakuje osobiście jako klientowi produktów świeżych, tak? to Ale to ja zdaję sobie sprawę, jak to jest ciężki to jest biznes, mało rzecz. klientów jest na te produkty, one się po prostu psują, krótki cykl życia, no i po prostu ciężko to sprzedać i to mi się wydaje, że, że to jest jakby nie dlatego, że nie chce ktoś, tylko po prostu jest to, jest to trudne, za ale, tak? ale też z drugiej strony jest to przyszłość, bo wszystkie sklepy z żywnością ekologiczną na zachodzie Europy, jeżeli analizujemy co najlepiej się sprzedaje, to produkty świeże zdecydowanie wiodą prym, nie sypkie, tylko, tylko właśnie świeże, warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, Znaczy no mi się to też to, w głowie nie, dotuje... właśnie nie mieści, że widziałem sta ze Stanów jakieś statystyki, to chyba 60% to jest mów fresh, tak? Tak, dokładnie, e dokładnie. No, Mamy malutki sklep w Krakowie, malutki, ale tam u nas to jest, nie wiem, 5-10%. No, w te proporcje są, okay. są odwrotne, ale jakby kierunek chyba jest jest. jest ale jest tego nie. mi brakuje, kurczę, właśnie. I chciałbym, żeby ten sektor się rozwinął, ale to jest kwestia chyba tej skali, tak? Bo, a tu wracając jeszcze do kolejnego waszego raportu, był taki raport, ile wydaje Polak statystycznie na żywność ekologiczną. Chyba mamy pół procent rynku aktualnie, rynku spożywczego, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, mhm. jeżeli się mylę, to no, oczywiście Jest to na powiem. pewno poniżej 1%, 0,7%, Ale wrzuciłeś 0, taką fajną grafikę, czy tam tak jest wykres, ile wydaje średnio europejczyk, ile Polak, i tam mhm. była dysproporcja chyba 20 razy do Szwajcara, wydajemy mniej, na żywność ekologiczną. Mhm. Wrzuciłem to do nas na Facebooka, wywiązała się duża dyskusja, było dużo różnych głosów, dlaczego tak jest. Yy, część osób stwierdziła, że zwalała to na zarobki. Ja nie do końca jestem, zgadzam się z tą tezą i jestem bardzo ciekawy Twojego zdania. Na pewno zarobki też mają to znaczenie, ale wydaje mi się, że większe znaczenie ma jednak jakaś taka świadomość tego, że, że te produkty mają jakąś dodatkową wartość, czy to zdrowotną, czy to środowiskową i że, że warto je wybierać. Yy. Do tego dopiero dorzuciłbym ewentualnie kwestię zarobków, no i też dostępności. Chociaż ten argument dostępności w Polsce powoli traci rację bytu, z racji takiej, że no po prostu zaczynają być faktycznie te produkty dostępne. To już nie jest kwestia jechania samochodem na drugi koniec miasta, żeby kupić mąkę, tylko, tylko faktycznie pójścia do najbliższego sklepu i te podstawowe produkty jesteśmy w stanie kupić dosyć znaczy, Ja nie chciałem też nikomu jakby zaglądać do kieszeni, nie oceniam tego jakby jak to jest, ale mam wrażenie też, że jest dużo, że jest więcej osób, które mogą, a nie używają niż tacy, co nie mogą, a chcieliby używać. Takie no jest tak, moje zdanie. jesteśmy wrażenie. w stanie kupić być może lepszy olej napędowy do samochodu albo kosmetyki dla auta, a... Jakby niekoniecznie chcemy dorzucić kolejnych kilka złotych do, do lepszego, a paliwa, które dajemy w swój organizm. Nie, trochę brakuje, trochę brakuje. Pewnie ja się jeszcze. tak śmiałem troszeczkę, że kurczę, nie słyszałem o kimś kto, no nie wiem, wygrał w totolotka i powie do sklepu ekologicznego. No. Tak? Kupuje się, nie samochód, ja kurczę wiesz, jakieś <laughs> drogie ciuchy, a nie ma takie kurcze, wiesz, więc mi się wydaje, że oczywiście fajnie jakbyśmy zarabiali więcej. Byłoby może łatwiej, ale to nie jest chyba żadna wymówka, bo wydajemy kasę na masę głupot. A musi, często... musi być świadomość połączona faktycznie z finansami, bo, bo no, no też nie ukrywajmy, ale przy całej świadomości, jeżeli nie mamy odpowiedniego budżetu, też nie damy rady. Jasne, Możemy wtedy ramach. szukać kompromisów, brać produkty mniej przetworzone i tak dalej, ale, ale no nie, nie przeskoczymy pewnego pułapu I też nie da się ukryć, że często ceny produktów ekologicznych w Polsce są zbliżone tak naprawdę po przeliczeniu do tych, do tych które mamy, nie wiem, chociażby tutaj w Niemczech, nie? a jednak ta różnica w zarobkach jest. Także no jest na pewno kilka aspektów, nie można tutaj wrzucić jednego decydującego czynnika, który by tutaj nam o tym decydował. Okej, okay, to Karol, mam jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec do Ciebie. Prowadzisz też Biokuriera, duży portal o rolnictwie ekologicznym, o żywności ekologicznej, o kosmetykach ekologicznych, tak podsumując 2019 cały rok, co wzbudziło yy, największą Zainteresowanie Twoich czytelników, jakiś nie wiem, wpis blogowy, czym się interesowali najbardziej mhm. czytelnicy biokuriera. zdecydowanie dominują teraz tematy te związane z Zero Waste. To jest to, co najczęściej jest u nas czytane i faktycznie najbardziej, najbardziej ludzi interesuje. Także kwestie związane jakby z tym, co się mówi teraz o klimacie, ociepleniu klimatu i to jakby jest efektem jest tego chociażby Nord Zero Waste. I faktycznie ten 2019 rok myślę, że to jest ten główny temat. Jeszcze jestem zaskoczony tak szybką odpowiedzią dużych graczy, gdzie tam w takiej wielkiej korporacji, nie wiem, typu Kerfur, oszą podejrzewam, że proces decyzyjny może trwać latami bardzo często, a oni bardzo szybko zorientowali się, że to jest coś istotnego, sprzedaż, nie wiem, mięsa czy sera do własnych opakowań, nie wiem, teraz tak. w Carrefourze chyba są Woreczka. woreczki takie z materiału, także widać bardzo szybką reakcję dużej sieci, dużych sieci, która no, bardzo mnie cieszy, chyba w Rossmanie, nie wiem, czy w Polsce, czy gdzieś też można już chyba nalewać jakieś środki czy czystości do swoich tak, pojemników, pojrałem, pojrałem. Chyba w Niemczech to w Niemczech to jeszcze. Prowadził. Też właśnie sklepy Eko tu w Niemczech wprowadzają tego typu rzeczy. Też właśnie, to też jest jeden z kilku wystawców oferujących e, rozwiązania do, do takich sklepów zero waste'owych też tutaj się pokazuje, czego też kiedyś nie było tak naprawdę. Okay, to bardzo Ci dziękuję Karo, że znalazłeś chwilę bardzo. czasu, żeby wpaść do nas. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o żywności ekologicznej, wpadajcie na biokurier.pl Prowadzą też profil na Facebooku biokurier, tak? Tak się nazywacie? Pl, tak, też. Czy pl, nie okay. Dzięki. Jesteśmy już w Krakowie, troszeczkę zmęczeni po biofachu, ale było, było warto. Bardzo fajna impreza. W mojej ocenie w tym roku było troszeczkę mniej ludzi. Byłoby to spowodowane prawdopodobnie koronawirusem. Troszeczkę Chińczyków nie dojechało. W chińskich halach podobno było troszkę mniej ludzi. Nie miałem tego okazji zobaczyć na własne oczy, bo u nas na stoisku jednak był dość spory ruch i ciężko było się wyrwać. Dopiero w ostatni dzień przeszedłem tak po halach zobaczyć, co tam się dzieje. Nie stwierdziłem wszystkich, ale zauważam, że w tym roku jednak dominowały napoje. Kiedyś kategoria napojów to głównie były takie soki świeżo wyciskane, soki owocowe. Teraz ta kategoria jest znacznie szersza, widzę duży rozwój tej kategorii. W tym roku królowała przede wszystkim kombucha, było bardzo dużo producentów kombuczy, różne rodzaje, różne smaki. Było też dużo różnych herbat, nisko niskosłodzonych szczególnie, bardzo mi te produkty smakowały, bardzo fajny, fajny produkt. I mój top jeden który próbowałem na biofachu to jest kawa cold brew z sokiem. Z fruta. druga wersja była chyba limonka z czymś jeszcze, jeszcze był rabarbar, który mi najmniej smakował. Yy, bardzo się cieszę, że, że ten produkt powstał. Pamiętam, jak kiedyś spróbowałem pierwszy raz espresso z sokiem wyciskanym z pomarańczy, nie chciałem się tego napić, bałem się, co to w ogóle jest, co to za dziwne połączenie, a teraz uwielbiam kawę z sokiem. Fajnie, że taki produkt powstał jako gotowy, bardzo się cieszę i widzimy się za rok na Biofachu kurczę. także bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca i przy okazji się pozdrowić wszystkich, którzy odwiedzali nasze stoisko na Biofachu bardzo dziękuję za odwiedziny, bardzo fajne rozmowy dużo ciekawego się od Was dowiedziałem a jeżeli chcecie więcej takich vlogów, pamiętajcie łapce w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich vlogów i subskrybujcie kanał, wtedy będzie na bieżąco dzięki, że oglądaliście do końca, cześć